Dzień dobry, bardzo lubię czytać książki, a jeszcze bardziej lubię, jak ktoś mnie czyta. Podczas biegania, a także podczas podróży słucham audiobooków. Książka audio towarzyszy mi również podczas wykonywania różnych codziennych czynności, dlatego dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek nowości w Bibliotece Wojewódzkiej i opowiem Wam o naszej nowej ofercie, o naszym nowym zakupie. Zaprezentuję audiobooki. Znajdujemy się w Mediatece, w tyle za mną, na tych regałach, Królestwo Audiobooków, które dzisiaj zostanie spogacone o kolejne tytuły. To jaką książkę audio wybiorę? W dużej mierze zależy od tego, kto czyta. Mam swoich ulubionych lektorów, wśród nich są polscy aktorzy i aktorki biegającym, a także uprawiającym sport. Wielbicielom y, kryminałów polecam Szepty z lasów interpretacji Filipa Kosiora. 9 godzin i 4 minuty trwa audiobook, więc możecie spokojnie zrobić 9 treningów albo 2 maratony. Ten audiobook stanowi tom trzeci cyklu z serii z podkomisarzem Robertem Lwem. Dwa pozostałe tomy są również y, dostępne w Mediatece. Tym, którzy udają się w podróż, Polecam powieść historyczno-obyczajową Zadziorna Baronówna, którą przeczytała Mirella Rogoza-Biel. Ta książka trwa 13 godzin i 10 minut i tom drugi Panna bez majątku również znajduje się w zbiorach Mediateki. Ukochany z piekła rodem w interpretacji Tomasza Sobczaka, kryminał na 7 godzin można słuchać przy wykonywaniu codziennych domowych zajęć. I na koniec coś z klasyki, najgłośniejsze dzieło literatury XX wieku, które przeczytał Krzysztof Gosztyła na Zachodzie bez zmian. Jednorazowo możecie wypożyczyć 5 audiobooków na 30 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 30. Jeśli dana pozycja jest już wypożyczona, możecie się ustawić w kolejkę. Zamówione... Przez nasz system audiobooki możecie odbierać w naszym książkomacie i możecie je również zwracać do książkomatu. Jeżeli nie znaleźliście w naszych zbiorach potrzebnego tytułu, poinformujcie nas o tym. Napiszcie go.